Dzień dobry, Marzena Błaszczyk, Szymon Osowski, Szydłowaty Wskałowlop Polska. Witamy na konferencji prasowej z okazji naszej sprawy, która trafiła do Europejsk Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jest to jedna z pierwszych spraw dotycząca prawa do informacji. Razem z nami jest pani Magdalena, która tutaj tłumaczy na język migowy. Sprawa ciekawa, że y, jako jedna z niewielu spraw została przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjęta. Na tym etapie 55% spraw kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka y, odpada. Y, sprawa dotyczy naszego wniosku o dostęp do informacji skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w lipcu 2017 roku.